Chcę kochać, nie jak w Ciebie, choć pełne siły, choć w Twoim ciele. Czy w naszym życiu, kiedyś będzie mieć i taki raz, w danym momencie tego nie wiemy, przepuszcza i żadnych okaz. Je